Napisałeś świetną grę w Unity? To dopiero połowa sukcesu. Teraz trzeba ją jeszcze zaproponować możliwie dużej liczbie odbiorców. Android to zwykle pierwszy cel programisty, bo na tym systemie bazuje większość urządzeń mobilnych. Jest jednak małe ale. To posiadacze telefonów firmy Apple chętniej płacą za możliwość pobierania gier czy aplikacji. Z kolei w przypadku systemu Windows i aplikacji typu Universal Windows Platform Prawda jest taka, że choć telefony z Windowsem są mniej popularne, to stworzona pod nie aplikacja lub gra zadziała od razu i na smartfonach, i tabletach, i komputerach, w Microsoft HoloLens, a nawet na Xboxie. Publikacja twórczości w sklepach przynależnych różnym systemom operacyjnym zapewnia więc dotarcie do ogromnej liczby odbiorców. Co Cię czeka podczas naszego szkolenia? W trakcie naszego kursu wideo dowiesz się, Jaka jest prawidłowa kolejność czynności niezbędnych przy publikacji aplikacji w sklepach App Store i Windows Store? Poznasz wymagania stawiane przed ich deweloperami i opanujesz szczegółową procedurę generowania niezbędnych certyfikatów. Przekonasz się także, jakie warunki musi spełnić aplikacja, zanim zostanie zaakceptowana, i zapoznasz się z możliwościami dotyczącymi ustalenia terminu publikacji, dostępności oraz polityki cenowej. Szkolenie Unity, publikacja gry w App Store i Windows Store, kurs wideo jest przeznaczone dla programistów, którzy już potrafią stworzyć własną grę i chcą ją zaoferować jak największej liczbie graczy. Zatem do dzieła!